Dobra, siema. Dzisiaj kupiłem e, w tym filmie prębkę za 5 zł i sprawdzimy, czy się da wejść na Nie Niebo jest ban, a na inne serwery. Ale gramy dziś z... PvP. No i możecie do niego wbić na kanał. Jak się nazywasz? Fakcji PVP. Na kanale? ja Ci wyślę później link, albo dobra, nie no. Dobra, dobra, wyśleć mi linka ja dam w opisie. Dobra, dobra. wchodzimy, wchodzimy dziś na Craft... Craft Play'a. No i pogramy sobie tu. Później sprawdzimy serwery z Premką, ale mój kolega nie pamięta Gmail'a do, do swojej Premki. Ej, to tam. Gdzie jesteś, bo zadańcie to party. Jestem na, na, na tym. Idziemy na wydworcę. Czekaj. A jak ja sobie dałem takie teksturpaki, to mi wywalało cały czas Minecrafta. wywalało z serwerów. No nie mogłem wejść na żaden serwer. Nie, bo ja kiedyś też tam zamiast miałem, jak, jak na nie miałem, to i nic nie miałem. Ja go teraz nie używam. Na razie. Na razie. Ale sobie go dam. Ale si go dam Gdzie jesteś? No, jestem tu. Eee... A... To, za to Arty... zaproś mnie do party. Kurde... Gdzie ty jesteś? Bo ja nie pamiętam tego swojego niku Pamiętasz swojego niku? No to ty mnie dodaj, ty mnie dodaj. Bo ja nie pamiętam swojego niku. Co się robiło? Napiszesz no ukośnik party, no i tej osoby. Nie podałeś! Przepraszam, to był raz na dole, coś tam dzieje, ale moja siostra z... coś z... zrobiła. Więc. Przepraszam, to był za ale Czekamy na ch... chwilę, aż, aż... To, a, zrobi to że... szoksyna i mecz to podobało co jest z tego z a ty to daje? No dodałem. Aha. Potrzebuje twój nick. Eee. Eee, duże g, duże i ma n c p i i nie duże. Czekaj no. Bo... Nie przerywasz. G, U, C, C, I. N, O, R, T, H. No. No. I K, O, R, A. duże. To dany gracz nie posiada party. No. Cztery. Nie umiesz, nie umiesz mnie dodać, to mi dodawaj? Tyle. No dodawaj na do na dwójki. Dobra, daj prawym przyciskiem na dwójki. No trzy. trzy cztery. Dobra, cztery. Cztery. dobra, dołączamy. Jesteś. Jest. E, czerwony. Ale mi wczytuje jeszcze. A no to cię zaraz wywali, bo jak ci tak długo wczytuję ci, że cię wywali zaraz. A no to się po prostu lata tak? To... Dobra, dobra, dobra. Nie mnie wywaliło. No nie, nie, coś, się, coś się mi. No ci mi zrobił! No to dałem, na... no to na craft MC. A, bo jak ty dołączasz? To jak Cię tak długo kiekuję, to to jest to. No wiem, no wiem, dawaj na Craft C. Nie, Nie jestem dzisiaj. Mhm. Dobra, dawaj. Dobra, dawaj na Bedworse. O! Oh, jakie mam niby hasło? Hasło... Hasło lub Hasło jeden. No to, tu nie mi... Co, jest? Dobra. ja, sam, yy, ja to się to... ten nie zaloguję. Proszę. ma è? mnie. Dobra, Ja nie, co nie dole Dobra, to też iść na jakieś pedworse. Na kogoś Krawta idę. Na ma tyle bugów. bo coś zrobiłam mam A, nie ważne. A, ja już pamiętam. Dobra. Kupimy, Kupimy sobie tylko z Dobra. Dobra, to kupujemy dużo wełny. Zaraz tutaj co daję tak, coś to nie, nie umiem tego yy, yy, tak, Typu, typowy gracz Koksraw idzie do góry, no i później jak go wyzwalam do Wojda. Nie, nie, nie za dużo lagi. Nie gajesz, że mnie wywali. A tu masz lagie, ty się wywali, bo te przesyłanie dusze tak. To... nie mam lagu, nie mam lagu, nie wywaliło mnie. A dobrze, że mam te. No serio, mam autoszkok. Zapomniałam o tym. Ja nie jestem jakiś najlepszy na lepsi ręce. się u mnie to zrobiłam co <try> jest <try> <try> <try> Ale eee. tu jest. Czemu to, to są Fortnite. -ci. Ale to się jeszcze stały ulepsza. A jakiś autobus, Nie mam nikogo. Dobra, to leci. Dobra, dobra, dobra. dobra. dobra. dobra. dobra. dobra. szybko aha! Chcemy jeszcze z Jak, jak gijemy, zgijemy, to kończymy film. Zobaczymy, zobaczymy czy inne serwery z Pręku wejdę na no nie, czy nie wejdę. Jak to... to specjalnie, nie filmik. No, no, dobra. No i zobaczymy te wszystkie serwery. To jest prymka za 5 zł, 20 zł. Z Alego. Ale jak ten... Kogoś nie na stać razie? na razie, no to, no to jest spoko. I na koniec damy ja po prostu opinie z tym. Dobra jail, Dobra, jail MC. To był chyba z, był z, chyba z tym, z Premką. Z tam się nie dało wejść? tam się dało? Czy, się dało? Czy to z premium? Nie, nie, nie wiem. wiem. Jak weszłem na, na lunara, to na lunarze trzeba mieć. No widać jak widać weszłem. No to ten, no to ten serwer, już, serwer jest. już jest. A tu był, a tu był jeszcze, na... jeszcze lunara. Ja kopiłem ja go i czekałem, go i czekałem po, po, prostu po prostu aż ten. A na.. A na aż aż BDL.. Aż po prostu zrobię to trzymać. To tutaj był, tutaj gdzieś, był gdzieś tego. Był gdzieś tego. Hmm. Yy. O ten. O ten. Nie wiem, czy to był, nie co wiem. To był ten. Dobra, wchodzimy, Dora, wchodzimy na serwer i. Jak to. Jak to, jak to nie wiem, czy to, to sprawdziłem to. serwer. Ale, to jest. Ale chyba jest. Taki. PVP. Tyle. Tyle. Dużo, osób Dużo osób tu nie gra. Mega, Mega mało. Online, online zero. Online, zero. Online, online, jeden. online jeden. Online zero. i nie. nie ma. Tylko, od Tylko od od dwie osoby. A ze, ze mną trzy. Dobra, to jest koniec tego filmu. Więc. E, oceniamy jeszcze to, jak. E, jak, jak czy opłacało się tak kupić średnio, tak średnio? Jak. Jak, um, jak, jak, um, jak kogoś nie stać? No jeszcze, nie, jeszcze nie ma urodzin, to każdy ma chyba 5 zeta w domu. No to sobie może kupić i pograć się czasem. No i teraz opinia. Ja dam. 3 na 10. Ty? A ty? Shoksi? Yeah. Nie wiem. Bo to w Minecrafty tak zawsze mają, bo... To daj To daj i lecę. Ekhaj, ekhaj.